Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo poruszę inny niż zwykle temat, a mianowicie medycyna estetyczna u facetów szczególnie starszych facetów po 50, takich jak ja I jak śledzisz moją twórczość, to dobrze wiesz, że jak mówię to zwykle mówię o badaniach kierowców, czy jakichś innych tematach z medycyny pracy i musi być coś naprawdę ciekawego abym opowiedział na inny topik. No, może również natknąłeś się na starszy filmik, w którym opowiadam o perypetiach z brodawkami na całym ciele, mam je wszędzie, odrastają mi wszędzie na głowie, na klatce piersiowej, takie nitkowate troszeczkę na twarzy no, no są praktycznie wszędzie i po jakiejś terapii odrastają mi co pewien czas. Leczenie jest skuteczne, naprawdę tylko na chwilę. Natomiast ostatnio zwróciłem się do pewnego młodego lekarza z Wrocławia, którego jak zwykle, gdzie diabeł nie może oczywiście babę pośle, poleciła mi moja dobra pacjentka, którą znam od lat i tej pani nic do szczęścia nie brakowało, bardzo dobrze zarabia, ma wysoką jakąś tam pozycję społeczną w jakiejś firmie i niestety od dzieciństwa chyba cierpiała na trądzik, no, i tak było widać, że z tego powodu no niestety jest, czy była w zasadzie wybitnie sfrustrowana, yy, przeleciała wszystkich lekarzy, yy, a kolejni lekarze, nawet ci polecani przeze mnie, po prostu nic nie pomagali, jakieś maści, jakieś tam różne dziwne rzeczy, antybiotyki, tak dalej. a trądzik na twarzy jak był, tak był. I ta trądzikowa cera prawdopodobnie była jedną z przyczyn wiecznej depresji, jakiejś niskiej samooceny, niskiego poczucia wartości, czyli po prostu zrobiło się, błędne koło. Także pojawiasz się i znikasz, i znikasz. Mam na Twym punkcie, no chciałoby się zaśpiewać o tym jej trądziku. Natomiast, y, prywatnie śmiem twierdzić, że z tego powodu nie ułożyła sobie życia. Z tego co wiem, odszedł od niej narzeczony, pewnie do jakiejś innej gładkolicej Pani, no bo nie sądzę tutaj, że do młodszej. No i pewnego razu, jak to w polityce, dobra zmiana. Spotykam tą kobietę szczęśliwą, całą w skowronkach, twarz bez trądziku praktycznie, no to niestety nie wytrzymałem i zapytałem się co się stało i cały sekret wyszedł na jaw. Sekret oczywiście w postaci takiej, że poznała tego lekarza, który ją wyleczył, a przy okazji lekarza poznała również swojego księcia z bajki, pewnie przyjechał na białym koniu i są szczęśliwą parką, z tego, co wiem, jakieś tam zaręczyny sobie y, przyszykowali. Także zakończenie wybitnie romantyczne. Ale do rzeczy, bo w sumie, co to ma wspólnego ze mną? Y, poszedłem do tego lekarza i ten lekarz zaproponował mi terapię laserową, czyli na początek oczyszczenie z brodawek całej mojej skóry, taką totalną eradykację, szczególnie tych brodawek na klatce piersiowej, której tutaj mam multum, y, mam brodawki tutaj na dłoni, mam na skórze owłosionej głowy, ale jak już mnie obejrzał całego od stóp do głów to namówił mnie jeszcze na wygładzenie takiej starej blizny, którą mam tutaj po operacji złamanego obojczyka złożenia obojczyka, no, robiono mi to w szpitalu wojskowym, niestety moi koledzy się nie postarali, no nie mam pretensji do blizny, ale y, krzywy ten obojczyk, niestety jest Mam drugiego bliznowca gdzieś tu na klatce piersiowej, nie wiem, czy go, czy go za bardzo widać. Też po jakiejś nieudanej operacji usunięcia brodawki chirurgicznej, brodawki wracają, a bliznowiec został. Także idąc za ciosem, ten gość jeszcze chce mi usunąć przebarwienia, które tutaj mam na skórze szyi. Yy, nie chce w ogóle pieniędzy, podchodzi jak do kolegi, do starszego kolegi, bardzo altruistycznie, no ale za, jako podziękowanie poprosiłem go o zgodę na nakręcenie krótkiego filmiku, który w jakiś sposób rozpromuje jego gabinet. Mówię, nie chce pieniędzy, także a ja chcę się mu jakoś odwdzięczyć. No, mam troszeczkę mieszane uczucia, czy takiemu facetowi po 50 potrzebne są zabiegi kosmetyczne. No, moja żona mówi, że w moim wieku to chłop ma być ładniejszy od diabła, kocha mnie takiego, jakim jest. Natomiast, no, postanowiłem sięgnąć do mądrości YouTube'a. No, jeżeli masz jakieś zdanie na ten temat, to oczywiście napisz je w komentarzu do tego wideo. Jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji. Wprawdzie zabiegi nie są zbyt bolesne. Tam, nie mówię o brodawkach, tylko o tych wygładzaniu blizny czy tam tych przebarwień. Ten lekarz daje jakieś żele znieczulające, także praktycznie to nie boli. Najwyżej 2-3 dni po prostu będę cały zaczerwieniony. Natomiast, no, pytanie retoryczne, czy to są takie fanaberie starszego pana, takiego jak ja, kryzys z wieku średniego, mam 53 lata, idzie w górę, nie idzie ku młodości, czy to ma również jakiś inny głębszy sens, no nie wiem, będę miał lepszą samoocenę, lepsze samopoczucie, i tak dalej, i tak dalej. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, filmik o moich brodawkach już wkrótce. Także, jak interesują Cię takie tematy zombie, to, to zapraszam. Natomiast, o innych zabiegach kosmetycznych, jak podejmę decyzję. Także pomóż mi w tym poprzez swój komentarz. Na tym kończę. Jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak Cię interesuje strona internetowa tego lekarza, tutaj masz ją z boku. Możesz sobie wejść, zobaczyć, co oferuje. Yy, młody zespół, wybitnie yy, Młode kosmetyczki, młody lekarz, yy, świeżo kupiony sprzęt, lasery fotona, jakieś zafiro, cuda na kiju, także yy, naprawdę, przynajmniej na rok 2017 jest to super hipergabinet medycyny kosmetycznej we Wrocławiu.